Witam serdecznie wszystkich kochanych moich subskrybentów i widzów na tym wróżbowym, magicznym kanale. Kochani, dzisiaj jest pełnia księżyca. Będziemy przyciągać miłość, szczęście i dobrobyt. Zapraszam Was na wspólny rytuał, który będę robiła później na Lejfiku. Także czekajcie, patrzcie na mój kanał, będę puszczała później jeszcze rytuał. Teraz spotkaliśmy się, by powróżyć na lifeiku, Więc już mam karty naszykowane, jak widzicie. I zaraz zaczynamy. Dzisiaj jest pełnia księżyca w Skorpionie. Ponoć bardzo, bardzo silne energie, które pozwolą rozpocząć cykl na nowo. Niezależnie jaki cykl, tak? Czy kariery, czy finansów, czy w miłości. Przepraszam, ponoć bardzo jakieś silne energie, właśnie tej pełni więc y, dlatego robię y, lajfika, by być może wróżby właśnie tutaj bardziej rezonowały, były wymowniejsze. Chciałam tylko przekazać Wam, że na rytuał przygotowałam sobie już świecę różową taką mam piękną świecę, y, którą już namaściłam. To znaczy taką świecę rytuałową oczyszcza się pod wodą, później można też ją oczyszczyć solą i namaszcza się ją olejkiem. Na przykład można namaścić olejkiem różanym. Przepraszam. Właśnie tak mi pachnie tutaj ten olejek, że aż musiałam kichnąć słuchajcie, ja na, namaściłam tą świecę olejkiem lawendowym i yy, yy, ta świeca bardzo intensywnie pachnie mi tutaj w domu w pokoju wróżbiarskim więc yy, na, naszykowałam sobie już taką piękną świecę na później i będę ją w trakcie rytuału zapalać i ona się ma wypalić do końca także ona będzie na pewno się paliła Ponieważ jest wielka, będzie się na pewno paliła z trzy dni, trzy noce. Ale to dobrze, ponieważ proces ma się w te, ym, pełnię księżyca, w tę energię właśnie tutaj realizować. Dobrze, więc kochani Państwo, oczywiście ja się bardzo cieszę. Kanał się rozwija, 5150 prawie subskrybentów. Mm, bardzo się cieszę, że jesteście że jesteście ze mną i zapraszam do kupowania znaczków są wróżby małe z trzech kart, średnie z sześciu kart i duże z dziewięciu kart lub więcej w zależności za jaką cenę znaczek kupicie oczywiście nie wszystkie ceny znaczków są jednakowe mała wróżba do 10 złotych maksymalnie znaczek średnia wróżba do 20 złotych i duża od 21 złotych wzwyż oczywiście ok więc zaczynamy zapraszamy pierwszy znaczek pani Julitko witam serdecznie dobry wieczór widzę że pani jest już na czaciku dziękuję serdecznie Cieszę się, że Pani mnie wspiera tutaj, bo ja skupiam się oczywiście na kartach i na wróżbach. Natomiast Pani Julitka tutaj jest administratorem, który, który mi tutaj technicznie i organizacyjnie pomaga, by znaczki były według kolejności. Oczywiście może się zdarzyć, że kolejność się troszeczkę posypie, ale to oczywiście bądźcie cierpliwe, cierpliwi. cierpliwi bo wszystkie znaczki będą obsłużone. Witamy również być może panów. Ostatnio bardzo miałam dużo panów na wróżbach prywatnych, aż się ściwiłam. Przez te ostatnie dni, przez ten ostatni tydzień miałam trzech panów na wróżby prywatne. Słuchajcie, jeszcze tylu panów nie miałam, więc wiem, bardzo dobrze wiem, że panowie słuchają moich wróżb, mojego kanału i moich lajfików. Wiem o tym bardzo dobrze. Więc proszę również zapraszam serdecznie panów kochanych. By się tutaj nie wstydzili mówić o uczuciach i emocjach i przede wszystkim by się pytali o rady. To nie jest nic złego, lepiej myślę posłuchać kart niż, niż pójść i się nie wiem upijać lub załamywać lub wpadać w depresję. Posłuchajcie kart karty są już od dawna od wielu, wielu wieków narzędziem pomocniczym. Narzędziem pomocniczym w doradzaniu, to nie jest wyrocznia, tylko doradzanie. Pewne impulsy, które należy przemyśleć, pewne kreatywne bodźce, by przemyśleć inaczej decyzje, pewne wskazówki, by nie robić być może jakichś błędów poważnych. Dobrze, zanim zacznę, jeszcze poczekamy. Kochani, ja dzisiaj nie mam winka, ale mam sok. Weźcie sobie coś do picia. Z winkiem będziemy opijać na następne 5500 subskrybentów, dobrze? Jak będzie 5500 subskrybentów, to Was oczywiście znowu zapraszam na winko tutaj wirtualne. A dzisiaj jest po prostu pełnia, dlatego... Dobrze, kochani, zapraszam Was do wróżb. Pani Julitko, jaki jest pierwszy znaczek? I pytanie oczywiście. Magda? O, niestety nie widzę coś. Pani Julitko, jeszcze raz? Magda, słyszałam, tylko usłyszałam Magda. Pani Jultko, proszę mi jeszcze raz napisać szybciutko. Magda i Sławomir. Czy dojdzie do spotkania? Mała, duża, średnia, nie mam wiadomości. Mała, ok. Mała. Aha. Czy dojdzie dobrze do spotkania? Ok. Czy dojdzie do spotkania? Magda i Sławomir. Proszę Magdo, myśl o Sławomirze. Myśl już o Sławomirze. Ja sobie poprawię tutaj coś tą... Bo nie widzę Waszego czaciku. W ogóle nie widzę Waszego czatu, kochani, dzisiaj. Coś mi bardzo ucieka. No nic, dobrze. Magda i Sławomir, czy dojdzie do spotkania?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 Czy dojdzie do spotkania Magdy ze Sławomirem? Czy dojdzie do spotkania Magdy ze Sławomirem? Powiedzcie karty, czy dojdzie do spotkania Magdy ze Sławomirem? Powiedzcie karty, czy dojdzie do spotkania Magdy ze Sławomirem? On jest jakiś romantyczny. Widzę, rycerz kielichów, czyli romantyczny. A z Mieczy, mówi o szansie dłużej, na nowe. I as mieczy mówi o tym, że on myśli o tym y, spotkaniu po, głową. Niestety głowa tutaj silna y, ma pomysły, tak, dojdzie do spotkania. Dojdzie do spotkania, ponieważ jest triumf, liść laurowy i jest tutaj stabilność spotkacie się, będzie radość i będzie tutaj nawet coś stabilnego z tego ewentualnie jeśli nie spierniczycie tak? ponieważ tutaj są cztery ściany czyli cztery buławy to jest karta stabilności czwórka jest kartą stabilności jakbyście chcieli tutaj budować coś stabilnego kochani także będziecie się radować na to spotkanie i będzie tutaj y, triumf, czyli on też y, zadowolony, ale proszę tego nie, bo tutaj patrzę na dalsze karty, proszę tego nie sprowadzić czasem na seks. Kochani, już wiem co zrobiłam źle, zaraz muszę zmienić kamerkę, przepraszam. No niestety dzisiaj nie mam technicznych, dobrze dobrze, więc yy, tak, spotkacie się czy dojdzie do spotkania? Tak to była mała wróżba więc tylko z trzech kart w zależności od ceny znaczków ale wiadomość tutaj od kart, czyli odpowiedź była bardzo wyraźna że dojdzie do spotkania. Tylko uwaga, aha, Pani Magdo, jeszcze chciałam Pani dodać taką wskazówkę, żeby tylko, jak dojdzie do tego spotkania, żeby tego nie, nie spędzić tylko w łóżku, że tak powiem, to znaczy seksualnie, żeby się tylko tej nie, nie spotkać. Ponieważ jest karta yy, seksu, więc chodzi o to, żeby nie tylko seksualnie to, tą randkę spędzić, ale żeby normalnie się spotkać, jako randka, żeby się poznać, bo jeśli pani to sprowadzi, znaczy jak to sprowadzi, sprowadzi, jak to sprowadzicie tylko do seksu od razu, to będzie pani bardzo potem cierpiała, widzę. Dobrze, dziękuję. Zapraszam na następny znaczek. Marta i Mariusz, co myśli Mariusz? Mała, średnia, duża? Mariusz co myśli? Mariusz. Mała, średnia, duża, pani bo nie widzę od razu. Dzisiaj mam... Niestety źle upozycjonowałam... Średnia, Ok, dziękuję. Źle upozy... upozycjonowałam kamerkę i teraz nie mogę tego przemienić, powiedział YouTube. Więc nie widzę w ogóle czatu niestety. Kurczę, no bardzo się męczę, no ale to nic. Dobrze, kochani, Marta i Mariusz. Co myśli Mariusz o Marcie? Kochane karty, Powiedzcie, co myśli Mariusz, Mariusz o Marcie. Marto, wizualizuj, proszę, teraz Mariusza, ale nic nie sugeruj oczywiście, bo wtedy wyciągnę takie karty. Niestety tak to działa. Więc, Marto, bardzo neutralnie wizualizuj przypominaj sobie twarz Mariusza, myśl o nim. Kochane karty pokażcie co myśli Mariusz o Marcie. Pokażcie nam co myśli Mariusz o Marcie. Pokażcie kochane karty. Co myśli Mariusz o Marcie. Pokażcie kochane karty. Co myśli Mariusz o Marcie. Co myśli Mariusz o Marcie. Pokażcie kochane karty. Co myśli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 Widzicie, ja tutaj pokazuję niestety źle do kamerki, bo dzisiaj źle ustawiłam kamerkę. No ale nic, jakoś powalczę. Więc tak, Aski Lichów, kochana, kochana Marto. As kielichów mówi oczywiście o nowej tutaj szansie na coś nowego, nowe emocje. Poczujecie jeszcze raz nową miłość. Coś pięknego poczujecie, coś wspaniałego. I to myśli tutaj Mariusz, słońce, bardzo pozytywne wibracje, energię, miłość, no pożądanie, pożądanie, namiętność, pozytywna energia, wibracja, tutaj paś, paś, buław, wow, seksualność, seksualność, młody facet, który jest napalony tutaj, zaogniony, charyzmatyczny, który chce tutaj pięknych, romantycznych chwil, no będziecie tutaj o czymś rozmawiać, coś wyjaśniać coś należy może wyjaśnić nie wiem no uwaga tutaj kochani na szybki seks żeby nie było za szybkiego seksu no bo jak szybko no szybko jak to się mówi żarło, żarło i zdechło więc uważać, żeby nie za szybko tutaj poszedł seks, bo jest karta rydwanu będzie się szybko coś od, od, od po prostu no rozwijać i też chodzi o to, że kochani, y, może spotkacie się, bo jest karta Rydwanu, czyli może ktoś przyjechać, czy on przyjedzie, czy pani pojedzie, czy, czy nie wiem, czy się spotkacie, bo tej Rydwan to jest szybka jakaś decyzja, szybka podróż, nie wiem, samochodem, szybka, żeby się spotkać. As y, Mieczy. As Mieczy to oczywiście druga szansa. Y, druga szansa na y, nowe pomysły, nową. Kreatywność w tym związku nową szansę odcina wszystko Mariusz chce odciąć co jest stare, tak? Co już minęło u niego, co jest nie wiem, niewygodne i chce tutaj szybko się z tobą spotkać, nie wiem, być może planuje również seks, ale uwaga, tak jak powiedziałam, ponieważ Rydwan to też jest szybki numerek, tylko nic nic nie chodzi tu o seks jakiś do deski grobowej, tylko Rydwan mówi o skoku w bok. O zdradzie, o szybkim numerku, tak? Szybki numer seksualny, więc niech pani nie będzie dla niego tylko szybkim numerkiem, tylko no, jeśli coś, to nie wiem, nie wiem, czy on jest z kimś, bo tu jest też zdrada ewentualnie, ale on być może chce się rozwieść, widzę, bo jest karta sądu, być może chce się rozwieść i chce zacząć z tobą, kochana Marto, coś tutaj poważnego. Um, dziewiątka buław dziewiątka buław, rezytacja zmierzenia coś dobiega końca być może, nie wiem, czy on chce się rozwieść czy on jest żonaty czy on jest tutaj um, w małżeństwie lub w jakimś związku, gdzie on chce się rozwieść odejść napisz mi szybciutko tak, czy nie Marto bo tu widzę sąd, tutaj widzę chęć y, odcięcia wszystkich starych rzeczy i rozpoczęcia czegoś nowego Widzę, że coś u niego dobiega końca. Także napisz mi, czy on był tutaj z kimś innym w związku? Po rozwodzie, aha. No dobrze, pani jest po rozwodzie, ok? aha, czyli dlatego ten sąd ok, bo tu jest karta sądu właśnie jakby, coś wyjaśni, wyjaśnione tak, lub trzeba jeszcze coś wyjaśnić, ale po rozwodzie pani jest, ok czyli tutaj coś idzie z Mariuszem do pani nowego on myśli, żeby coś tutaj nowego mieć, ale uwaga jeszcze raz ostrzegam, jeśli pani pozwoli tylko na, na to, żeby być jego szybkim numerkiem tutaj seksualnym to się to szybko skończy po prostu, no bo wie Pani, pan, pan spróbuje i pójdzie sobie, tak, co innego próbować, więc tutaj przytrzymać faceta emocjonalnie inaczej, a nie seksem ponieważ tej, no być może facet jest takim typowym nie wiem, facetem yy, narwanym, seksualnym ma dużą namiętność wielką namiętność wręcz dużą seksualność dużo, dużo ognia tu widzę ale uwaga, tak? Uwaga, bo chodzi tutaj o to, żeby intelektualnie, bo jest as mieczy, więc intelektualnie by przemyśleć, jak to wszystko razem zrobić. On siłą intelektu, dyskusjami, rozmowami, nowe pomysły by przyszły, jak macie to ułożyć, tą waszą relację. On tego chce tutaj, dobrze? Ale on też chce seksu, także pani musi tym też pokierować, żeby... Nie skończyło się tylko po prostu na jakimś szybkim seksie i koniec, tak? Bo wtedy pani będzie zdruzgotana i rozczarowana. Yy, nie jest tak, że jak się ma seks z facetem, to on zostanie. To wcale nie jest prawdą. Yy, facet po prostu pójdzie do tego yy, punktu, ile wy to, na to pozwolicie, ale to nie jest żadna gwarancja, że facet zostanie. Absolutnie. Yy, wręcz przeciwnie, jak szybko szybko seks tutaj, tak jak Rydwan, Rydwan to jest bardzo szybka karta szybki numerek, szybki seks taki porywczy, tak, nachalny porywczy, więc yy, jeśli pozwolicie na to, no to on skorzysta i pójdzie do innej, bo po prostu niestety, no, dziś, szczególnie dzisiaj tak, gdzie przez internet na tych Tinderach, czy jak ktoś tam nazywa, można szybciutko sobie takie, takie randki seksualne umówić także proszę uważać no bo on ma tej chęć na seks, to to nie ukrywam, tak? Ale pani niech to pokieruje inaczej. Tutaj głową, głową, głowę. Mm, tutaj głowa, siła intelektu jest pokazana. Rozmowy, dyskusje, plany nowe. No tutaj coś nie wiem, nie wiem, jakiś kryzys macie chyba, bo tutaj jakby coś nie wiem, coś też yy, powiem szczerze: dziewięć buław to jakby jakaś rezygnacja na razie. Jakaś, on jakąś ma rezygnację w sobie nie wiem, czy macie jakiś kryzys ale on wróci, bo jest rydwan tylko chodzi o to, że jakaś jest taka ogólna, smętna, troszeczkę energia tutaj jakiejś rezygnacji, jakieś nie wiadomo, czy to będzie koniec, czy nie koniec ale nie będzie końca jest as kielichów, wow, trzy asy tak naprawdę tutaj as kielichów to dalej będzie dalej romantycznie miłosne uczucia także nie skończy się to Dziękuję bardzo Pani Marto i zapraszam następny znaczek. Nie zauważyłam Pani Julitko. Proszę serdecznie. Zapraszam na wróżbę indywidualną, kochana Marto. To wtedy możemy się przyglądnąć bardziej wszystkim sprawom. Spokojnie, nie? Wiecie co? Muszę odwrócić kamerkę, bo nie widzę. Widzę wszystko, kurczę, do góry nogami. Muszę wyjść z tego czatu i jeszcze raz wejść z... Muszę wyjść...